Za nami pierwsza kolejka ligowa rundy eliminacyjnej. Mistrzostw Polski w hokeju na trawie w jego halowej odmianie sezon 2022-2023. Jako pierwsi na boisko wybiegli 3 grudnia zawodnicy startu 1954 Gniezno, którzy podejmowali LKS rogowo. Mecz zakończył się zdecydowanym zwycięstwem LKS-u rogowo 10 do 5. Bramki zdobyli dla startu 1954 Gniezno Dominik Małecki i Maciej Wejerowski po dwie bramki i Maciej Kurowski jedną bramkę. Dla RKS-u Rogowo Mateusz Hulbój 5. Adrian Krokosz, Piotr Kozłowski, Mikołaj Marczyński, Patryk Średziński i Karol Majchrzak po jednej bramce. Gnieźnieńska publiczność mogła zobaczyć swoją drugą drużynę Stelę Gniezno w pojedynku z AZS-em AWF-em Poznań. To spotkanie zakończyło się bezapelacyjnym zwycięstwem akademików 11 do 6. Wystarczy powiedzieć, że do 51. minuty spotkania Stella przegrywała różnicą ośmiu bramek. Bramki dla Steli... Zdobyli Rafał Stupczyński, dwie, Hubert Grotowski, Marcin Lewartowski, Artur Mikuła i Mateusz Poltaszewski po jednej bramce. Dla akademików Patryk Pawlak, osiem bramek i Mateusz Wiśniewski, trzy bramki. Dwa spotkania rozegrano w Gnieźnie trzeciego Grudnia 2022 roku, a w niedzielę 4 grudnia jako pierwsi na parkiet wybiegli obrońcy tytułu mistrzowskiego. Zawodnicy Grunwaldu Poznań zmierzyli się z sąsiadem z zamiedzy AZS-em Politechniką Poznańską. W Derbach lepszy okazał się zespół. Obrońca tytułu mistrzowskiego Grunwald Poznań wygrywając 6 do 4. Bramki dla Politechniki zdobyli Adam Biskup 2, Karol Gumny 2 dla Grunwaldu Poznań, Waldemar Rataj 3, Mikołaj Gumny 2, Łukasz Kosmaczewski 2 bramki. Niedzielne popołudnie toruński pomorzanin zmierzył się z LKS-em Gąsawą. Swe pierwsze punkty ligowe zdobył w sposób niepodlegający dyskusji Pomorzanin Toruń, który wypunktował LKS Gąsawa 10-4 do 4 i zameldował się na szczycie tabeli ligowej. Bramki dla LKS-u Gąsawa zdobyli Korneliusz Nitka 3 i Paweł Antoniewicz 1. Dla Pomorzanina Toruń bramki zdobyli Arkadiusz Rutkowski 2, Michał Raciniewski 3, Wojciech Rutkowski 4 i Sebastian Selner 1. Drużyny walczyły ze zmiennym szczęściem, następna kolejka ligowa zostanie rozegrana w dniach 10 11 grudnia, a na plan pierwszy tej kolejki wybija się klasyk ligi, spotkanie Grunwaldu Poznań i Pomorzanina Toruń, które zostanie rozegrane 11 grudnia, a tak przedstawia się tabela ligowa.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 Zestaw par meczowych drugiej kolejki ligowej rundy eliminacyjnej Halowych Mistrzostw Polski w hokeju na trawie rozgrywanej w dniach 10-11 grudnia 2022 roku. W derbach Poznania zmierzą się AZS Politechnika Poznańska z. A em awf -em Poznań. Czekają nas także pałucko-gnieźnieńskie emocje. LKS Rogowo podejmuje Stele Gniezno, a LKS Gąsawa zmierzy się ze startem 1954 Gniezno, a w klasyku ligi zmierzy się broniący tytułu mistrzowskiego Grunwald Poznań z wicemistrzem Pomorzaninem Toruń. Ten mecz jako jedyny rozgrywany jest w dniu 11 grudnia.